Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym filmiku mówię Ci problem badań psychologicznych. Na takie badania możesz być skierowany, jak spowodowałeś wypadek i na dodatek są zabici lub ranni. Przy okazji wychodzi problem osób starszych z różnymi chorobami, które te badania tak no, nie są dla nich na pewno łatwe. I zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza. Chciałem się zapytać o problem mojego taty. W ubiegłym roku potrącił pieszego na pasach. Pieszy był w szpitalu powyżej 7 dni. I na dniach ojciec dostał ze starostwa skierowania na badania psychologiczne, ale na ten moment w wyniku chorób takich jak cukrzyca, choroby nerek, stres powypadkowy, powikłania ze strony narządu wzroku, na pewno tych badań nie przejdzie. I proszę o odpowiedź, co zrobić, aby tata mógł podejść do badań w innym terminie, ale żeby nie musiał zdawać ponownie egzaminu. Obecnie ojciec jest na zwolnieniu lekarskim. Nie wiem, czy, czy napisać pismo do starostwa, informując o tej sytuacji załączyć zwolnienie, czy nie reagować na decyzję i czekać na powtórne pismo ze starostwa po trzech miesiącach. Proszę o pomoc. No i potraktujmy ten filmik jako takie przypomnienie hmm, ogólne zasad skierowania cię na badania psychologiczne za spowodowanie wypadku, czy, czy za udział w tym wypadku. Zacznę oczywiście od podstawy prawnej skierowania tego kierowcy na badania. artykuł 82 ustęp 1 ustawy o kierujących pojazdami. Badaniu psychologicznemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega kierujący pojazdem silnikowym. Jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, jest tu odniesienie do kodeksu karnego, obrażeń, o których mowa w artykule 156 paragraf 1 lub 157 paragraf 1 kodeksu karnego, chyba chodzi tam o te 7 dni. No, starosta musi wydać kiedyś decyzję administracyjną o skierowaniu tego kierowcy na badania psychologiczne. Jeżeli kierując pojazdem spowodował wypadek samochodowy drogowy, w następstwie, którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń. I o tym mówi artykuł 99 ustawy o kierujących pojazdami i skąd ten starosta wie, że ma skierować tego, który brał udział w wypadku, a mianowicie wydaje administracyjną decyzję na wniosek organu kontroli ruchu drogowego i najbardziej prawdopodobne jest, że to była policja, czyli policja też jest zamieszana w tą procedurę. W końcu starosta musi wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdu i robi to w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Mówi o tym artykuł 102, czyli no jeżeli mimo wszystko nie zrobisz tych badań lub zapomnisz te badania przekazać, okazać w terminie, no to prawo jazdy niestety zostanie Ci zabrane a przynajmniej zostanie wy wydana taka decyzja administracyjna. I co bym zrobił na miejscu mojego widza? No, na pewno zacznę od tego, co bym nie zrobił. A mianowicie, nie pisał żadnych jakichś błagalnych pism o pogorszeniu się stanu zdrowia, szczególnie z wymienianiem chorób. No, będzie to uzasadnieniem, a z dużym prawdopodobieństwem będzie tym uzasadnieniem do skierowania tego kierowcy na dodatkowe badania lekarskie. Widać, że jest to problem z psychologicznymi, a jeszcze jak dorzucą, dojdą lekarskie, to już w ogóle umarł w butach. Natomiast skierowałbym swój wysiłek na doprowadzenie stanu zdrowia oraz stanu psychicznego tej osoby do normy, tak aby jak najszybciej ona mogła przejść badania psychologiczne. No, nie sądzę, aby to było w tym wieku bezproblemowe, bo domyślam się, że ta osoba jest nieco starsza, jest to senior naszych kierowców. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, że mimo wszystko tych badań nie przejdzie, no to trzeba tak się poważnie zastanowić, że być może ta osoba nie nadaje się już do kierowania pojazdami, pojazdów, nie, nie nadaje się do kierowania tego samochodu i będzie z dużym prawdopodobieństwem stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego jak i dla siebie, prawda. Tym razem się powiedzmy udało jej na tej zasadzie, że ktoś tam inny został poszkodowany, ale Następnym razem może być i ona poszkodowana, i ten ktoś, jakieś osoby postronne. Dochodzi tutaj taki temat osób starszych. Czy takie osoby starsze, powiedzmy po 60, po 70, po 60 już mnie niedługo czeka, powinny być z urzędu kierowane na jakieś kontrolne badania lekarskie? Co do zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi, czy mogłyby być to badania psychologiczne, prawda? No, jeżeli masz jakieś zdanie na ten temat, to napisz to w komentarzu do tego wideo, natomiast, jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko rozumianej medycyny transportu, oraz badań lekarskich kierowców. Także wprawdzie tutaj kierowcy starsi zbyt wielu wypadków nie powodują, ale no niestety każdy, a być może i ty, wie jak oni się poruszają po drogach są przesadnie asekuracyjni, czasami się zatrzymują w jakichś dziwnych miejscach, mając pierwszeństwo przejazdu. Sam znam taką osobę, która jedzie, ma pierwszeństwo, a ona tam przed każdym skrzyżowaniem się zatrzymuje Yy, pomimo tego, że to pierwszeństwo ma no i zdziwiona jest potem, że ktoś tam z tyłu najeżdża ponieważ nie spodziewa się takiego dziwnego zachowania starszego kierowcy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.